Otwarte dane nazywane są ropą XXI wieku. Urzędy gromadzą i przetwarzają je w ogromnych ilościach. Są kołem zamachowym gospodarki. Korzystam z aplikacji, które powstały z otwartych danych. Sprawdzam prognozę pogody, ścieżki rowerowe, a w razie potrzeby najbliższy punkt serwisowy. Dane udostępniamy na portalu danego.pl. Zmieniliśmy go z myślą o użytkownikach. Ma teraz szybką, zaawansowaną wyszukiwarkę, intuicyjny interfejs zgodny z WCAG 2.0 i ustandaryzowane API dla deweloperów nowych aplikacji korzystających z otwartych danych. Sprawdzasz w aplikacji rozkład jazdy? Korzystasz z nawigacji? To są właśnie efekty otwartych danych. Otwarte dane mogą zwiększać przejrzystość działań Państwa i usprawniać pracę urzędników. Otwarte dane mogą też ułatwiać podejmowanie decyzji biznesowych czy prowadzenie badań naukowych. Mogą, pod warunkiem, że będziecie z nich korzystać. Wejdź